Bracy Pani Kolegos. Wysoka Rado, otwieram 34 sesję Rady Miejskiej w Łęknicy. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Łęknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Serdecznie wit witam wszystkich radnych, witam pana burmistrza, panią sekretarz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam Pana, e, pana Romana Mazurkiewicza, członka Zarządu Powiatu Żarskiego. Witam Panią Madlenę i Pana Dawida, którzy pomagają przy sprawnym przebiegu tej sesji. E, obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się do systemu. Informuję, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy, uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy do tego porządku są jakieś uwagi? nie widzę, niech się nie zgłosił. Wobec tego Rada Miejska w Łęknicy będzie obradować według ustalonego porządku obrad, który wszyscy Radni otrzymali. Zanim przejdziemy do kolejnego porządku punktu porządku obrad, prosiłbym wszystkich o powstanie. W okresie między sesjami znak honorowy obywatel miasta Łęknicy, Dyrektor Domu Dziecka, burmistrz, radny, pan Jan Kierzulski, który zasłużył się dla rozwoju tego miasta. Ja go postrzegam przede wszystkim jako dyrektora Domu Dziecka, bo tam pod jego opieką niejako pracowałem wiele, wiele lat. Człowiek, który, który no, pokonywał rzeczy niemożliwe, prawdę powiedziawszy. Jeżeli trzeba było coś załatwić, robił wszystko, żeby to osiągnąć, żeby to zrobić. Kłopiec, który posiadał wiele planów, które częściowo zostały zrealizowane, częściowo cały czas czekają na realizację. Kolejną osobą, która zmarła, to pani Emilia Filik, która przez 20 lat pełniła funkcję sekretarza Urzędu Miejskiego w Łęgnicy w latach 1990-2010. Sądzę, że Część obecnych radnych miała okazję współpracować z panią Emilią, w czasie gdy ona pełniła ten urząd. Osoba, która odznaczała się niezwykle wysoką, wysokim poziomem kompetencji, zawsze przyjazna, zawsze pomocna w, w rozwiązywaniu problemów, które się pojawiały. Dlatego proszę o uczczenie pani tych osób symboliczną minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Kolejny punkt w porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza. Radni otrzymali tą informację. Czy pan burmistrz chciałby dodać? Coś? Nie ma nic nowego. Pytania proszę do Pana Burmistrza w związku z jego działalnością za okres między sesjami. Radny Krzysztof Dziurewicz proszę. Ja co prawda nie tak odnośnie działalności Burmistrza, tylko odnośnie informacji, które pojawiły się na oficjalnych stronach Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Że EUWT zostało już utworzone i w zasadzie teraz czeka tylko na ukonstytuowanie, i myślę, że pierwsze spotkanie. Chciałbym zapytać, czy już w planach są te pierwsze spotkania EUWT i jak tutaj dalsze kroki będą wyglądały? <śmiech> Dzień dobry Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Tak jak Pan Radny tutaj Krzysztof Dziurewicz powiedział, 24 24. listopada, czyli tak można powiedzieć dwa dni temu, ukazała się informacja na stronach ministralnych Landu Brandenburgii o tym, że EUWT zostało powołane do życia. EWT będzie powoływane na, na, na prawie brandenburskim, jak na to wskazuje sama strona, gdzie zostało to opublikowane. 2 grudnia spotkamy się w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem Jędrzejczakiem w sprawie pierwszych rozmów. Dokładnie nie znam treści tych rozmów, więc spotkamy się. Będę dopiero wszystko mógł wtedy zreferować. I Najprawdopodobniej w okolicach połowy stycznia, nie chcę mówić, bo to starosta... starosta powiatu y, Sprewa Nysa-Bubry y, ogłasza dzień, w którym będzie, odbędzie się pierwsze posiedzenie EWT. Tyle mogę na chwilę obecną powiedzieć. Żadnych szczegółów więcej y, Państwu nie powiem, bo po prostu nie wiem. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące działalności burmistrza? Radny Robert Brachum. Zostając z okazji, że temat został wywołany, jeszcze chciałbym poprosić pana burmistrza o komentarz do wyżej wspomnianego artykułu z portalu lubuskie.pl, w którym pan Jędrzejczak powiedział, że planuje, że urząd marszałkowski planuje zakup nieruchomości błęknicy i że na tę kwotę urząd marszałkowski przeznaczył bodaj 6 milionów złotych. Jeżeli mogę prosić o komentarz pana burmistrza w tej sprawie. Szanowna Rado, zgodnie z moimi deklaracjami, nie chcę mówić, że to już jest sprawa przesądzona, od jakiegoś tam czasu starałem się zainteresować Urzędu, Urząd Marszałkowski tym aby zainwestować w Łęknicy. My posiadamy na terenie, na terenie Łęknicy dwa obiekty UNESCO. Jesteśmy wyjątkową gminą, jeżeli chodzi o województwo lubuskie Takich obiektów tak naprawdę w województwie lobuskim nie ma. Więc bardzo mi na tym zależy, aby Urząd Marszałkowski tutaj też zaczął inwestować, żebyśmy nie byli takim samotnym, że tak powiem, urzędem, i który ciągnie, mówiąc tak kolokwialnie, całą promocję, organizację obiektów UNESCO na naszych barkach, żeby to się nie opierało. No, po, rozmowach, po rozmowach i po wielokrotnych spotkaniach z różnymi osobami wszystko Mam nadzieję zmierza ku temu, aby Urząd Marszałkowski nabył tutaj nieruchomość w Łęknicy i stworzył tam szkołę, centrum edukacji ekologicznej na terenie naszej gminy. Byłaby to bardzo dobra informacja i wiadomość dla nas, bo mówię, byłby to dodatkowy składnik promujący naszą gminę. byłby tam również miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Miejsce, gdzie można by się spotykać, stworzyć różnego rodzaju projekty, realizować. W tym miejscu mogłyby mieć też siedzibę różne instytucje, ale ja nie chcę się wypowiadać w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, bo to jest na razie kwestia dopiero przyszłościowa. Urząd Marszałkowski musi dopiąć wszystkie sprawy formalne. Jeżeli te sprawy uda im się załatwić, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Urząd Marszałkowski nabył jakąś, jakąś nieruchomość w Łęknicy i będzie w tej Łęknicy próbował, próbował będzie realizował różnego swoje zadania, statusowe, te które przypisywane są kompetencjom Zarządu i Urządowi Marszałkowskiemu. To tylko tyle. No, to jest dobry sygnał, ale mówię o dobrego sygnału jeszcze musimy troszkę poczekać, bo to ró różnie bywa. Różne są koncepcje, różne zawirowania, ale ja mam nadzieję, że to się ziści i, i będziemy mieli tutaj takiego bardzo dużego partnera, który będzie nam pomagał w wielu dziedzinach, żebyśmy to w naszą mogli rozwijać wielokierunkowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Robert Blachon. Mogę jeszcze tak. z panem... z tego, że Pan mówi jest przy mikrofonie, ale no też tutaj mam mikrofon, który chyba działa. Tak. E... Jeszcze jedno pytanie. pytanie. Czy są jakieś typy dotyczące tych nieruchomości? Bo temat jest zupełnie świeży. Tak. No, tak jak powiedziałem, no, nie będę się wypowiadał, bo, bo no, nie jestem jakby stroną w, w, w, tutaj, w, w tym zakresie. Nie chciałbym też wchodzić jakby nie w swoje kompetencje. Jeżeli się wszystko uda sfinalizować, to wtedy będziemy mogli dowiedzieć się, gdzie, gdzie ta nieruchomość będzie zakupiona, czy może będzie coś wybudowane. No po prostu obliguję do tego pewna tajemnica i nie chciałbym się wypowiadać, bo też nie wiem pewno wszystkiego. Dziękuję bardzo. Jeszcze może. mówimy? Aha, dobrze. Czy jakieś pytania dotyczące działalności Burmistrza za okres między sesjami? Nie widzę. Wobec tego kolejny punkt porządku obrad. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje zapytania. Wobec tego, że takowych na poprzedniej sesji nie było. Stąd też automatycznie punkt czwarty został wyczerpany. Punkt piąty. Przedłożenie pisemnych interpelacji zapytań Radnych. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma przygotowane zapytanie, czy inter interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego. No tu już sporo punktów kolejnych, gdzie są projekty uchwał. Punkt szósty to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. I komisję oczywiście obradowały nad tym projektem. Wszystkie komisje pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do procedury głosowania. Uchwała nr 34 przez 2005 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 247 803 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 115 943 000 zł jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 ustęp 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 071 583 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych. Ustęp drugi Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 796 583 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 725 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2021 wynosi ustęp pierwszy. Dochody 16 919 536 zł. 98 groszy, w tym dochody bieżące 15 687 636 zł. 98 groszy, dochody majątkowe 1 231 900 zł. Ustęp drugi wydatki 19 991 119 98 zł 98 groszy w tym wydatki bieżące 15 187 869 98 zł 98 groszy wydatki majątkowe 4 803 250 zł Paragraf 5 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem odjęcia Kto z pań i panów radnych jest za kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 205 przez 2021 Rady Miejskiej w z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Łęknice została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknice na lata 2021-2024. Komisje i ten projekt zaopiniowały pozytywnie. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do procedury głosowania. Uchwała numer 34 przez 2006 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknice na lata 2021-2024. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozą finansową gminy Łęknica na lata 2021-2024 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica jak w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknica jak w załączniku nr 3 do uchwały. Paragraf 4, Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest? Za przyjęciem. Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 206 przez 2021 Rady Miejskiej w ujętnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęknica na lata 2021-2024 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś w tym temacie chce zadać głos? Nie widzę, dlatego przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34 przez 2007 przez 2021 Rady Miejskiej w Błędnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Błędnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych według poniższych stawek jednostkowych. Punkt pierwszy: do utrzymania lokali komunalnych 1 zł 32 grosze za metr kwadratowy. Punkt drugi: do koszenia i utrzymania zieleni na terenie miasta 7 zł 56 groszy za metr kwadratowy. Punkt trzeci: do zamiatania chodników i dróg gminnych 12 zł 84 grosze za metr kwadratowy. Punkt czwarty: do konserwacji, naprawy i utrzymania chodników i dróg gminnych 21 zł 1 grosz za metr kwadratowy. Punkt piąty. Do utrzymania chodników i dróg gminnych w czasie sezonu zimowego 5 ,76 zł. 76 groszy za metr kwadratowy. Punkt szósty. Do utrzymania cmentarza 1 ,64 zł. 64 za metr kwadratowy. Paragraf drugi. Kalkulacja stawek jednostkowych do dotacji przedmiotowych dla do zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 26.158 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 2007 przez 2021 Rady Miejskiej Błękitnickiej z dnia dzisiejszego w sprawie stawek dotacji przedmiotowych została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy na 2022 rok. Projekt tej uchwały również był przedmiotem dyskusji podczas obrad komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała nr 34 przez 2008 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęgnicy na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy w wysokości 150 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z pań panów radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że uchwała nr 34 przez 2008 przez 2021 Rady Miejskiej w Ujętnicy z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Ujętnicy na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie punkt 10 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy Wobec tego do głosowania. Uchwała nr 34 przez 2009 przez 2021 Rady Miejskiej w Błęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwala się co następuje. Program współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, gdzie w rozdziale pierwszym tego programu są postanow ujęte postanowienia ogólne, w rozdziale drugim mamy cele główne i cele szczegółowe programu, w rozdziale trzecim zasady współpracy, w rozdziale czwartym zakres przedmiotowy współpracy, w rozdziale piątym formy współpracy. W rozdziale 6 priorytetowe zadania publiczne i tutaj w paragrafie 7 ustęp 1 yy, czytamy, że w roku 2022 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu. Punkt pierwszy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na ten cel planowana kwota przeznaczona na realizację zadania to 20 tysięcy złotych. W punkcie drugim działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. I tu mamy kwotę przeznaczoną na, na, to, to działanie, na te działania, bo to jest kilka działań, 13 tysięcy złotych. Punkt trzeci. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania to działania sportowe edukacyjno-profilaktyczne na obiektach sportowych pod nazwą Animator sportu Dzieci i Młodzieży. Planowana kwota na ten cel to 20 tysięcy złotych. I punkt czwarty. Realizacja zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa. Prowadzenie punktu informacji turystycznej w Łęknicy. Na ten cel przeznaczona jest kwota 30 tysięcy złotych. W rozdziale 7 określony został, został okres realizacji programu, który oczywiście obejmuje cały przyszły rok. Rozdział 8 to sposób realizacji programu. Rozdział 9 wysokość środków planowanych na realizację programu. Wynika, że na ten cel przeznaczono 83 tysiące złotych. Rozdział 10. Sposób oceny realizacji programu. Rozdział 11. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji. Rozdział 12. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Punkt 13. To postanowienia końcowe gdzie mamy zapisane paragraf 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 2009 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Łęknicy. Komisje, które omawiały projekt tej uchwały, pozytywnie ją zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Uchwała nr 34 przez 2010 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Łęknicy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie burmistrza Łęknicy pana Piotra Kuliniaka w następującej wysokości. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.225 zł. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny w wysokości 2.835 zł. Punkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to jest kwota 3.618 zł. Punkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego czyli 1.845 zł. Ustęp drugi. Ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf drugi ustala się wynagrodzenie od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 2 przez 8 przez 2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Łęknicy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łęknicy. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 34 przez 2010 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Łęknicy została przyjęta stosunkiem głosów 13 za, 1 przeciw. Skąd się działa taka propozycja akurat, jeżeli chodzi o wynagrodzenie burmistrza? Ona jest nieco wyższą niż ta minimalna, która. która musi być wypłacana burmistrzowi. Z tego tytułu, iż doszliśmy do wniosku, że pan burmistrz Piotr Koliniak to nie jest człowiek, który jest człowiekiem nieznanym, który dopiero co zaczął swoją, pełnić swoją rolę, swoją funkcję burmistrza. Stąd też jest to pewien sposób dokonania oceny pracy. I dlatego podniesiono propozycję nie, nie najniższą, ale tą pośrednią między najniższą a najwyższą. Też i po to, aby zostawić sobie możliwość dokonania kolejnej oceny pracy za jakiś czas, gdy okaże się, że być może burmistrz zasługuje sobie na podwyżkę. Do tej pory takiej możliwości nie mieliśmy, dlatego że burmistrz otrzymywał maksymalne wynagrodzenie. Tak to było od poprzedniej uchwały, czyli od 30 listopada 2018 roku. Punkt 12 podjęcie uchwały numer no, numer to będzie później czytamy w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łęknicy. Komisje które rozpatrywały projekt tej uchwały pozytywnie ją zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Uchwała nr 34 przez 2011 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Łęgnicy. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zreształtowane diety miesięczne dla Radnych Rady Miejskiej w Łęgnicy w następującej wysokości. Punkt pierwszy. Dla przewodniczącego Rady Miejskiej 1350 złotych. Punkt drugi. Dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 900 złotych miesięcznie. Yy, punkt trzeci. Dla przewodniczące, przewodniczącego. Stałych Komisji Rady Miejskiej 900 zł miesięcznie. Punkt czwarty. Dla pozostałych Radnych Rady Miejskiej 850 zł miesięcznie. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Za nieobecność na sesji Rady następuje potrącenie 10% zryczałtowanej diety w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła. Ustęp drugi. Za nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się 10% zryczałtowanej diety w miesiącu, w którym nieobecność nastąpiła. Ustęp trzeci Suma potrąceń nie może być większa niż 100%. Paragraf trzeci Ustęp 1. Dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu lub pełnienia funkcji w następujących przypadkach. Punkt 1. Pierwszy, w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji. Punkt 2. Objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji. Punkt 3. Sprawowania funkcji, o których mowa w paragrafie pierwszym Punkt 1 do 3. Ustęp 2. Dla proporcjonalnego wyliczenia wysokości diety przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni. Paragraf 4. Wysokość diety ustalaną z uwzględnieniem potrąceń za nieobecność oraz przy proporcjonalnym wyliczeniu zaokrągla się do pełnych złotych według następującej zasady 50 groszy i powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę, poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół. Paragraf piąty. Diety wypłacane są w terminie do piątego dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie listy wypłat diet z uwzględnieniem potrąceń za nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji. Dieta wypłacana jest w Urzędu Miejskiego lub przelewem nadskazanym przez radnego konto bankowe. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 7 przez 31 przez 2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości bied radnych z Rady Miejskiej w Łęknicy. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? tej uchwały. Kto przeciw, kto wstrzymuje się. Proszę o oddanie głosu. Mm -hmm. Stwierdzam, że uchwała nr 34 przez 2011 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia dzisiejszego w sprawie zasad przyznawania i wysokości radnych Rady Miejskiej w Łęknicy została przyjęta Stosunkiem głosów 10 za, 3 wstrzymujące się i 1 przeciw. Jeszcze może jeden projekt uchwały przed przerwą. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia Części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisje, które przyglądały się projektowi uchwały pozytywnie ten projekt zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34 przez 2012 przez 2021 Rady Miejskiej w Ojęcy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Ojęcy uchwala co następuje. Paragraf 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf drugi uchwa Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Uniknicy. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że uchwała nr 34 przez 2012 przez 2021 Rady Miejskiej w Błynkicy dnia dzisiejszego w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie. Proponuję teraz 15-minutową, około oczywiście, przerwę. Wznawiam obrady 34 Sesji Rady Miejskiej w Miejtnicy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi kworum, w którym Rada Miejska może podejmować prawomocne decyzje. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łęknica. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała 34 przez 213 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Łęknica. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Łęknica zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Deklarację, o której mowa w paragrafie pierwszym, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do burmistrza Łęknicy w terminach określonych w artykule. 6. M, ustęp 1 i drugi ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Paragraf 3, ustęp 1. Poza formą tradycyjną dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Ustęp drugi. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Ustęp 3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz. Identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 19 przez 123 przez 2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Łęknica. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z pań panów jest radnych za przyjęciem uchwały proszę o wciśnięcie właściwego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 34 przez 213 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia dzisiejszego w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Punkt 15. Porządku obrad. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Komisje, które rozpatrywały projekt uchwały pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego wstępujemy do głosowania. Uchwała numer 34 przez, 2000, przez 214 przez 2021 Rady Miejskiej w Ujętnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Ujętnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy Ustala się górne stawki okład ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie. Punkt pierwszy. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 40 zł za 1 m3 odebranych nieczystości ciekłych. Punkt drugi. Odbierania odpadów komunalnych w wysokości 250 zł za 1 m 3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Punkt trzeci. Odbierania odpadów komunalnych w wysokości 500 zł za 1 m 3 odebranych odpadów w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustęp drugi. Stawki opłat, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują podatek VAT. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer 27 przez 195 przez 2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Paragraf trzeci: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 4.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 Uchwała nr 34 przez 214 przez 2021 Rady Miejskiej w Błędnicy z dnia dzisiejszego w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych została przyjęta jednogłośnie. Co warto podkreślenia, ta uchwała, która została już przegłosowana nie ma wpływu na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz też te stawki, które zostały określone w uchwale nie stanowią ceny za wykonanie usługi, a są wartością maksymalnych opłat, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie. Skończył się jeden skoroszyt. Kolejny punkt porządku obrad, punkt numer 16, podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica. Komisje, które rozpatrywały projekt tej uchwały pozytywnie ją zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę przystępujemy do obecnego głosowania. Uchwała numer 34 przez 215 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęgnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Łęknica. Paragraf 2 ustęp 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej. Punkt 1. Przy sprzedaży na stałych stanowiskach w wysokości 30 zł za każde rozpoczęte 12 m2 powierzchni z zastrzeżeniem ustępu drugiego. Punkt 2. Drugi, przy sprzedaży ze straganów przenośnych samochodu przyczepy samochodowej obnośnej z ręki w wysokości 15 zł. Punkt trzeci. Przy sprzedaży na parkingach i miejscach postojowych należących do gminy Łęknica lub będących w zarządzie burmistrza Łęknicy w wysokości 800 zł, bez względu na wielkość zajętej powierzchni, charakter i rodzaj stoiska lub urządzenia wykorzystanego do prowadzenia sprzedaży z zastrzeżeniem ustępu drugiego. Ustęp drugi. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekraczać górnej granicy stawki o której mowa w artykule 19 punkt 1 litera a i artykuł 20 ustęp 2 ustawy o podatkach o opłatach lokalnych. Paragraf trzeci zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Paragraf 4 wyznacza się inkasentów do poboru opłaty targowej na terenie gminy Łęknica. Punkt 1 pan Karol Gienias, punkt drugi pan Adam Brzygłowski. Paragraf. 5. Ustęp 1. Dla inkasentów ustala się termin płatności pobranej opłaty targowej w dniu następującym po dniu jej pobrania. Ustęp 2. Jeżeli termin płatności, o którym mowa w ustępie 1, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. Paragraf 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso wysokości. Punkt 1. 25% od wpłat z tytułu opłaty targowej zanikasowanej na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 punkt 1 i punkt 2 niniejszej uchwały. Punkt 2 1% od wpłat z tytułu opłaty targowej zanikasowanej na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 punkt 3 niniejszej uchwały. Paragraf 7. Traci moc uchwała nr 15 przez 52 przez 2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Kto z Pań i Panów Radnych za, kto jest, jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 215 przez 2021 Rady Miejskiej w z dnia dzisiejszego w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ręcznica została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie. Komisje i ten projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Czy ktoś Chcę zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34 przez 216 przez 2021 Rady Miejskiej w Węknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie. Na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o Gospodarce Komunalnej Rada Miejska Włęknicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się obszar parkingu płatnego niestrzeżonego, zwanego dalej parkingiem, przy ulicy Wybrzeżnej w Włęknicy o powierzchni 1 1950 m na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11 przez 1 obręb 0001 Łęknica. Paragraf drugi. Ustala się wysokość dziennej opłaty za korzystanie z parkingu opisanego w paragrafie pierwszym. Punkt pierwszy. Dla samochodu osobowego i busa do 9 miejsc 20 zł, Punkt drugi. Dla autobusu i busa powyżej 9 miejsc 50 złotych. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Opłatę za parkowanie pobiera się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 9 do 17 przez wykupienie biletu za pomocą samoobsługowego systemu biletów parkingowych parkomatu. Ustęp drugi. Parkujący zobowiązani są do uliczenia opłaty za parkowanie niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Ustęp trzeci. Dowód wniesienia opłaty za parkowanie i wydruk z parkomatu umieszcza się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Ustęp czwarty. W przypadku uszkodzenia parkomatu bilet parkingowy wykupuje się w miejscu wyznaczonym przez burmistrza Łęknicy. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Zaparkowanie pojazdu na parkingu bez wniesienia opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. Ustęp drugi Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub na rachunek gminy Łęknica. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 34 przez 200 przez 2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 34 przez 216 przez 2021 Rady Miejskiej o Łęknicy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie została przyjęta jednogłośnie. I tyle jeżeli chodzi o uchwały. Kolejny punkt w porządku obrad to informacje przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrza i Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby, które są do yy, składania tego typu oświadczeń z mocy prawa niejako zmuszone. Nasze oświadczenia majątkowe zostały dość bardzo szczegółowo, nie dość szczegółowo bardzo szczegółowo przejrzane, sprawdzone. Jeżeli chodzi o uwagi każdy z radnych, każda z osób, która y, piastuje odpowiednią funkcję w urzędzie, czy jest y, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, takie uwagi otrzymała i taka prośba, aby zastosować się do tych uwag przy y, składaniu kolejnego oświadczenia. Jeżeli chodzi o radnych, 15 osób, wspomnę, tylko dwie osoby nie mają żadnych uwag, to co należy się Pochwała w rozkazie Pan Kazimierz i Pan Łukasz. Natomiast pozostali, nie wyłączając przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, mają jakieś tam uwagi poczynione ze strony Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli chodzi o kierowników jednostek organizacyjnych, burmistrza i pracowników burmistrza, którzy są zobligowani do składania tego typu oświadczeń, również dwie osoby są na czysto. I tu też pochwała w rozkazie w imieniu burmistrza. Nie wychyliłem się za bardzo. Przepraszam. W imieniu burmistrza pochwała w rozkazie dla osób, które na czysto mają oświadczenia majątkowe bez żadnych uwag. Jest to pani Jabierzka i Panna Zuzanna. Pozostałe osoby jakieś uwagi mają i też prośba, aby zastosować ich do tych uwag przy wypełnianiu kolejnych oświadczeń. Bo to nie tylko Urząd Skarbowy zżar się do nas. Takim pismem tutaj do nas skierował, ale również Urząd Skarbowy z Lubina, także Wojewoda Lubuski, też swoje uwagi tutaj. Kolejny punkt porządku obrad to sprawy różne. Na początek zaproszenie złożone na ręce Przewodniczącego, ale odnoszące się do wszystkich Radnych. Zaproszenie na Wigilię Miejską, która odbędzie się 18 grudnia 2021 roku o godzinie 16 w Parku przy Miejskim Ośrodku Kultury. Zaproszenie wystosowane przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Panią Betlynę Kowalską-Targońską, za które to zaproszenie w imieniu swoim i wszystkich Radnych bardzo dziękuję. Kolejne sprawy. To już pisma, które wpłynęły do, zarówno do Burmistrza, jak i do, do Rady Miejskiej w Łęknicy. Pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Całkiem niedawno kwestiowaliśmy projekt uchwały dotyczący, uchwały, znaczy uchwałę, z, która, która miała w załączniku swoim projekt regulaminu. I niestety ten projekt regulaminu został przez Wody Polskie zaopiniowany negatywnie. Jest tutaj dość obszerne uzasadnienie. Cztery strony. Tutaj każdy z radnych to pismo otrzyma tak, aby szczegółowo można było zapoznać się. Jakie no, tutaj są niedociągnięcia zdaniem Wód Polskich w projektowanym regulaminie, bo zwrócono przede wszystkim uwagę na to, że minimalny, że tutaj zgodnie z artykułem 19 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. Tutaj nie do końca zostało to tak określone jak być powinno. I tak jak mówię, cztery strony tych uwag, dlatego też y, nie będę tutaj całości czytał. Y, każdy z radnych otrzyma to pismo na maila, będzie można się z nim zapoznać. No a niestety MZK będzie musiało przygotować kolejny regulamin, kolejny projekt, projekt. regulaminu oczywiście, projekt regulaminu w tym zakresie. Pismo kolejne z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest to informacja, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, Przewodniczący, w załączeniu przesyłam pismo dotyczące uchwały nr 24 151 przez 2020 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na 2021 rok oraz uchwały nr 32 193 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica na rok 2021. 21, ale ja tak pisano tutaj. Uwagi, które się znalazły w tym piśmie wskazują jednoznacznie, że przy tworzeniu kolejnego zaś programu profilaktyki będziemy musieli wziąć te uwagi, które zostały w tym piśmie zawarte pod uwagę. Te programy, które zostały już przyjęte, one będą realizowane na tych zasadach, na tych warunkach, które w uchwale zostały określone. Natomiast uwagi muszą być wzięte pod uwagę przy już konstruowaniu kolejnego programu i to pismo również zostanie wszystkim radnym y, przesłane. To świeża sprawa, dopiero też zobaczyłem to pismo krótko przed y, obradami sesji. Ale na chwilę obecną możemy realizować program y, bez y, przeszkód, tak jak mówiłem kolejny rok to już trzeba będzie wziąć pod uwagę te uwagi, które pozostały zawarte w piśmie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Czy w sprawach różnych ktoś chce zabrać głos? Radny Sebastian Baran, proszę. Panie pana burmistrza, może trochę z innej beczki zupełnie, bo yy, ostatnio doszło mnie słuchy, że przedsiębiorstwo Feniks znowu likwiduje autobusy i młodzież ma problem z powrotem ze szkół. Zresztą tam pakowania jak sardynki do tych autobusów i czy jest jakaś szansa, żeby wymusić na firmie zwiększenie ilości autobusów z Łętnicy do łytnicy? Szanowna Rado, dostaliśmy pismo Kolejne pismo w sprawie od firmy Fenix w sprawie ograniczenia kolejnych połączeń pomiędzy Żarami a Łęknicą w związku z nieopłacalnością prowadzenia poszczególnych linii autobusowych w poszczególnych godzinach, w związku z tym, że to jest nieopłacalne. Ja powiem tak, ja już od kilku miesięcy, a może nawet więcej, dość mocno zabiegałem o to, żebyśmy się, że tak powiem, gminy, które leżą na terenie tej trasy pomiędzy Łęknicą a Łęknicą a Żarami, spotkali się, żeby spróbować usiąść i wspólnie zaradzić temu procederowi, bo który jest nas, no, to jest niekorzystne. tak? Nie każdy ma samochód, dzieci, nie każde dzieci jeżdżą samochodami do szkoły, wiadomo, że nasze najbliższe szkoły średnie są w Żarach. Niestety my jako gminy nie jesteśmy w stanie napisać wniosku o Zorganizowanie takiego transportu publicznego, znaczy takich dodatkowych linii, żeby je sfinansować, bo są rządowe programy, które zakładają dopłaty do, do kursów, poszczególnych kursów, taki z tego co pamiętam jeden kilometr takiego przewozu kosztuje 3 zł, ale najlepszym rozwiązaniem takiego problemu jest to, żeby starostwo powiatowe wystąpiło do wojewody o dofinansowanie na poszczególne linie, aby można było tu wniosek złożyć to wtedy my moglibyśmy starostwu powiatowemu dołożyć swoje pieniądze poszczególne gminy do aby ta linia się przypuśćmy prywatnemu na przedsiębiorcy finansowała. Jeżeli na przykład gmina Łęknica złożyłaby samodzielnie taki wniosek to nie ma takich przepisów prawa które by pozwalały pozostałym gminom nam dopłacać aby refundować koszt funkcjonowania tej linii. Jedynym organem tutaj jakby władzy samorządowej w tym przypadku jest starostwo powiatowe które ma moc sprawczą, to znaczy ma takie prawo, żeby wystąpić z wnioskiem do wojewody, a my zgodnie z prawem gminy leżące na tych trasach mogą dopłacać strosu powiatowemu do to, żeby pewne linie dotować ze względu na nieopłacalność w tym momencie likwidację tych linii. Takie spotkanie jest niebawem zorganizowane. Jeżeli dobrze pamiętam, dostaliśmy od Pana Starosty takie pismo w tej sprawie i będziemy chcieli na tym spotkaniu po prostu porozmawiać i poprosić pana starostę aby on wystąpił z takim wnioskiem do wojewody o dofinansowanie. To są tak zwane wozokilometry. To jest granica 3 zł za jeden kilometr. Pozostałą różnicę kosztów, które będzie brakowało, żeby się ten e, transport zbilansował, będziemy pokrywać z do, jakby z dopłaty każdej gminy i środków, które firma w tym momencie, w tym przypadku Feniks, będzie dostawiało od tych osób, które będą te bilety kupowały. Jakie to będzie montaż finansowy, jakie to proporcje, nie mam zielonego pojęcia. Ja mam nadzieję, że tutaj Starostwo Powiatowe wyrazi na to zgodę, bo tak naprawdę to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, abyśmy mogli pewne linie uruchomić. Myśmy na ten temat tutaj wielokrotnie rozmawiali, ale moc sprawczą w tym zakresie ma Starostwo Powiatowe, a nie gminy. Jeżeli tak jest, do tego spotkania dojdzie, ja będę mocno, bardzo mocno za tym lobował, abyśmy utrzymali, dołożyli kilka przewozów, rozmawialiśmy tutaj między nimi o tej godzinie 22.00 żar, żeby ludzie, którzy pracują w żarach na drugą, mają na drugą zmianę, by mogli o tej 22.30 żar wyjechać i dotrzeć do, do przykładu Łęknicy. Do no sprawa jest rozwojowa, z drugiej strony państwo wiecie, no koszty są jakieś są, obecna cena benzyny wszyscy wiemy, płaca minimalna i tak dalej, koszty dramatycznie wzrosły, więc firma Fenix ma z tym, że tak powiem, problem. No ale postaramy się wystąpić, jakby zaradzić tym problemom i wystąpić do wniosek do, do Wojewody przy pomocy Starostwa Powiatowego o takie działania. Ja mówię cały czas w trybie przypuszczającym, bo decyzja musi zapaść wspólna i wnioskodawcą musi być Starosta, a nie Gmina. To tak w telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze chce zabrać głos? Radny Krzysztof Jurewicz, proszę. Ja też może miejsca chciałbym tutaj wypytać Radnego Powiatu, na jaką to skalę w całym wiecie, w innych gminach jak to wygląda. Czy takie skargi są? Tak, to rozmowy były wcześniej kontynuowane w, tym, w, tym, w tym, żeby znaleźć jakieś rozwiązania. Nie było to przetwarzane konkretnie na powieść. Jeżeli to wcześniej były te rozmowy, Na dzisiaj jest, to możliwe. Panie Romanie, to możemy prosić to do to mikrofonu, bo nie będzie słychać później przy, przy odtwarzaniu tego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. To starostwo wielokrotnie już ten temat próbowało w jakiś sposób rozwiązać, bo sygnały nie są tylko zmęknicy, sygnały są w zasadzie wszystkich gmin, które są na drodze kierunkowej do żary. Nie było możliwości wcześniej, żeby to rozwiązać, bo było to w kompetencji wojewody. Na dzisiaj jest ten temat, przepisy się zmieniły częściowo i gdyby tak jak tutaj burmistrz, w zasadzie wyjaśnił, gdyby starosta w tej chwili złożył takie zapotrzebowanie do firmy transportowej i poparcie będzie miał wszystkich gmin na, na tej trasie to takie zapotrzebowanie złoży czy potrzebę taką zasygnalizuje żeby to doszło do skutku muszą się wyrazić wszystkie gminy bo koszty będą tego no, Kiedyś tam ktoś tam wyliczał, to są tak duże, że, że gminy niektóre się wycofywały od razu z tego pomysłu. I cały czas przesyłowano to na wojewodę, że wojewoda powinien zająć. Ja powiem, firma ta ma teraz też problemy finansowe, jeżeli chodzi o transport autobusowy, bo no wiemy ile paliwo dzisiaj i jak to wygląda i kierowców nie mają. I oni się za wszelką cenę bronią przed tym i oni by chcieli uciec nawet od tego, ale nie ma innej konkurencji. Nie ma. Kiedyś był tam jakiś czas, taki przewoźnik drugi, który świadczył te usługi, a na dzisiaj nie mają żadnej konkurencji i musimy być w ich łasce, powiedzmy tak troszeczkę brzydko, ale, ale w ich łasce, żeby oni to realizowali i oni stawiają w zasadzie warunki takie które, finansowe, które no do tej chwili były nie do przeskoczenia, a dzisiaj może sytuacja się zmieni, bo gminy są więcej, bardziej zainteresowane, jak były poprzednio tym, żeby ten transport zwiększyć bo praktycznie do Łęknicy to ten ostatni autobus już o 23.00 czy 22.30 chyba i, i, i to jest trzy autobusy w sumie do, na tej trasie, powiedzmy, są takie ogólnie dostępne. A, a, a jest potrzeba chyba przynajmniej pięciu, żeby pięć autobusów, gdyby ten, no to bo tak kiedyś tam ktoś wyliczał, że, że gdyby było pięć. Na pewno na następnym zarządzie, czyli 2 grudnia mam sesję i zarząd, na pewno na tym zarządzie sprawę tą postawię dość tak, Konkretnie, żeby jednak tym się zająć, bo, bo sprawa dotyczy no, naszej młodzieży przede wszystkim, bo, bo młodzież czasami jadę w, w tych godzinach porannych, kiedy ci młodzi nie mogą się wcisnąć do tego autobusu, bo jest. A powód jest, jest całkowicie utrudniony dla niej. Także obiecuję, że na pewno na następnym zarządzie, który będzie drugiego, w sprawę tą poruszę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze chce głos zabrać? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 20. Przyjęcie protokołu z obrad 33 Sesji Rady Miejskiej w Błękitnicy. Tutaj na stole był jest cały czas wyłożony ten protokół. Można było do niego zajrzeć. Czy ktoś chce zgłosić uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec tego Proszę o zagłosowanie w sprawie przyjęcia tegoż protokołu. Stwierdzam, że protokół obrad 33. sesji Rady Miejskiej Wątnicy został przyjęty jednogłośnie. I kolejny punkt porządku obrad 21. W związku z tym, że z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady czwartej sesji Rady Miejskiej w dziękując radnym i wszystkim zaproszonym gościom za udział w sesji. Dziękuję pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury za to, że nas przygarnęła, bo w Urzędzie w związku z tą tak zwaną pandemią problem tego typu, że z mało miejsca. A tutaj mamy, możemy, mamy taką możliwość, żeby swobodnie się tutaj um, rozgościć. Obrady 34. sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Kolejna sesja, jeżeli, budżetowa, jeżeli uda się, jeżeli uda się, to będzie jeszcze przed Bożym Narodem.